Kręcimy dalszą część naszych opowieści na temat tego, jak łowić bursztyn i czym łowić bursztyn. Teraz ponieważ czym wiemy łowić? I, w czym, i w czym łowić bursztyn, ponieważ już wiemy mniej więcej kiedy, jak to wygląda, no to postanowiliśmy przejść do drugiej części, czyli sprzętu. To jest niezbędny przy połowie bursztynu tak. jest to. Są tacy wprawdzie, co łowią na rękę, po prostu z wody. Znam kilku takich, ale to jest bardzo trudna sztuka wydaje mi się i trochę szkoda zachodu się tego uczyć, skoro są rzeczy, które mogą nam pomóc. Tak, zwłaszcza, że efekty tych spacerowiczów, którzy łowią na, na rękę, bo to tak wygląda, czy yy, czasem ich się nazywa kibicami, prawda? Yy, yy, ich efekty są niewielkie. Oni czatują jak gdyby na resztki tego materiału wydobytego z morza, żeby tam sobie coś, coś wyciągnąć i krążą wokół łowiących bursztyn tak bywa, kibice, tak się mówi o tych ludziach, prawda? I oni sami próbują gdzieś ręką chwycić bursztyn z morza, prawda? Tak jest. Tak, ale spotkałem też przynajmniej tam w okolicach pustki, gdzie ja częściej chodzę po plaży, kilku takich miejscowych, po prostu z rowerkami, którzy wchodzą i potrafią zakasać spodnie do kolan czy tam powyżej kolan w pewnym momencie jak widzą, że jest plama. I ja muszę przyznać, że dla mnie to jest sztuka, która jest prawie nie do osiągnięcia. Oni tak jak wiesz, rybki po prostu z prędkością strzały potrafią chwycić ten bursztyn z wody. Ale mówię, to jest bardzo dla mnie rzadka sztuka. Że, że faktycznie im się udaje i to widziałem, że naprawdę ładne bursztyny potrafią wyciągnąć i w ciągu dnia, i bez oświetlenia, i bez sprzętu, tak po prostu. Nie? Mimo tego, że woda jest zimna, mimo tego, że wszystko Praktyka kibica. nie przeszkadza. Praktyka kibica. Tak, tak. praktyka kibica, a być może praktyka jakiegoś takiego człowieka na miejscu, któremu jak się okazuje nic w życiu nie przeszkadza. Tak. Nie? Ale to jest bardzo rzadka sztuka. Na no, ogół jednakowoż używamy sprzętu. I przede wszystkim używamy sprzętu ochronnego w postaci ubrań różnego rodzaju. No najczęściej stosowane są fodery, takie no, gumowe, uciska. Mhm. Czyli kalosze ze spodniami. Ze spodniami, prawda? To jest takie najbardziej popularne. Najbardziej popularny strój e, ochronny e, no, ma całą e, masę zalet i wad. E, ja widziałem jeszcze dawni rybacy używali skórzanych woderów, bo dzisiaj się gumowe wodery, czy z jakichś tkanin takich no, tak, piastowych, z okrejnym, nie, Tak, nie, tak jest ileś tych materiałów, które, do których można mieć masę zastrzeżeń. E, te gumowe wodery jednak Mijają lata i one zdają egzamin. One wyprzedziły wszelkiego rodzaju skórzane urządzenia ochronne. Szyło się i to często ze skór w oczych. Wodery nasączone tranem, szyte specjalnymi ściegami, które nie przepuszczały. One miały tą zaletę, że nie pociły się w środku co jest przekleństwem wszelkiego gumowego sprzętu. No tak, że w takich wodarach po jakimś czasie, mam na myśli parę godzin, masz okazać, że pomimo tego, że woda się nie dostaje, to i tak jest mokro hmm. nie? w środku. Ja mam gdzieś w domu takie, pochodzące z kaszup rybackie buty. One przypominają buty do konnej jazdy, powiedzmy. Z tym, że są znowu zszyte ściegiem takim nieprzepuszczalnym. Faktycznie można w tych butach, tak jak w kaloszach wejść do wody czy, czy te typowe rybackie buty. Ja jeszcze pamiętam jako dzieciak, jak się pojechało gdzieś do rewy nad Zatokę Pózką, to rybacy w tych butach powszechnie wskakiwali do łodzi, mieli fartuchy jakieś, prawda, takie skórzane. No i zdarzały się te wodery, prawda? Skórzane. Jakieś sobie nawet pozwoliłem przymierzyć takie wodery, gdzieś tam odkryłem. Bardzo tu wygodne, bardzo miłe. I no, ten. Dzisiaj nikt nie potrafi tego uszyć po pierwsze, nikt nie potrafi tych skór wyprawić w taki sposób, żeby te wodery stworzyć. No, technika zmienia się, ale nie znaczy, że ona jest lepsza. Właśnie, tak z ciekawości, czy, czy krój był taki sam, czyli takie pod pachę, Tak, podobne, z z prawda, to, to, to zostało, to, to zostało mhm. prawda. Podejrzewam, że to jest od niepamiętnych czasów, rybacy używali tego typu sprzętu tam, gdzie trzeba było. Ci łowiący bursztyn zapewne też, chociaż w tradycji łowienia bursztynów są inne tak zwane biodrówki, czyli takie jakby dłuższe kalosze sięgające do bioder. Jeżeli, nie połączone spodniami, tylko kończące tak, się, mocowane często jakimiś zapięciami do, do, pasa, do pasa, do pasa i ten, bardzo wygodne ja przez całe lata używałem tych biodrówek. Są gdzieś fotografie sprzed lat, gdzie bardzo malowniczo człowiek na tych fotografiach wycho wychodzi, prawda, taki rasowy poławiacz burszyną w, w tych biodrówkach. I chyba sobie kupię, bo, bo to jest taki... Po raz kolejny. Po raz kolejny, tak? prawda, bo to jest niezwykle wygodne, przede wszystkim ciężar tego. Tak tych biodrówek jest ten, nie zawsze jest ciężki sztorm, w którym się łowi, czasami jest to brodzenie w takiej już spokojnej wodzie no tak. i w zasadzie blisko brzegu nie są potrzebne te wodery. Czasami te biodrówki w zupełności wystarczają. No tak, przy niskiej fali może się okazać, że tak naprawdę do kolan więcej nie zamoczysz, po mm -hmm. powyżej kolan. Co, co jest ważne w woderach, żeby w woderach móc klękać. A to jest w tych takich twardych, gumowych woderach, w wcale nie, w taki nie taki takie otwarty, łatwe, prawda? Czy schylić się, czy klękać. Przy, przy tuszy, takie jak moje, też nie jest proste, bo często brzuch zbyt mocno wypełnia prawda, wodery. Znaczy tak czy siak, one są twarde, a jeszcze, a jeszcze jak przyjdzie minusowa temperatura, to się robią jeszcze bardziej... Tak. Mniej podatne na zginanie o e, I są wodery e, dzisiaj z takimi jak gdyby e, nakładkami na kolana, żeby tam, e, nie tego, w ta, z takim kloszowym kroju rozszerzającej się do środka. W razie czego jak po klapie to zawsze można związać te wodery u góry jakimś paskiem, e, rzemieniem, gumą to jest zupełnie to, tutaj, tutaj patentów podejrzewam jest bardzo wiele, tak samo jak i rozpiętość cenowa jest bardzo duża. Takie najprostsze wodery gumowe w całości, gumowe jak ty masz Piotrze to jest koszt rzędu ilu? 160 zł 160 zł, więc za, za takie pieniądze można takie wodery mieć. Ale są też tak zwane spodniowoty różnego rodzaju właśnie z pianek neoprenowych gdzie te komplety kosztują grubo powyżej 2000 zł, więc to już w zależności od tego... No i to jest klęska, muszę powiedzieć. To, to, to fajnie działa, jak są temperatury dodatnie. Nie używałem, więc... Nie ja, wiem, ja używałem i się zrujnowałem kiedyś, aha. prawda, na, na taki sprzęt. Jest to sprzęt przy mrozie jednorazowy, poszły do śmietnika. O. One po wielu godzinach, z tej racji, że neopren nasiąka wodą z wierzchu, tworząc taką ciepłą warstewkę. To jest bardzo przyjemne, miłe bardzo ciepłe i wydawało mi się, że w mrozie to powinno dobrze funkcjonować. Jednak nie. Przy kilkunastostopniowym mrozie zamarza i pęka razem z gumą. W tych miejscach, gdzie pęka, następują kolejne rozdarcia i w zasadzie taki popękane woder z neoprenu są nadają się tylko do śmietnika. Tak, to równie dobrze można bez, prawda? Tak. I, I nie widzę sensu, no wędkarze, którzy najczęściej łowią w temperaturach wędkujących gdzieś tam na Pstrąga i tak. Dalej, to bardzo fajny sprzęt dla nich jest, ale do połowu bursztynu, gdzie w ekstremalnych warunkach tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, prawda, łowi się w temperaturach często znacznie poniżej zera. To... Tu znacznie mamy na myśli, że to jest 12 stopni na minusie, tak. nie 10, prawda, bo mm -hmm. już takie temperatury to już... Się, trzeba by się było dokuwać do tego bursztynu, No Chociaż... Ale minus, minus 15, minus 12... Chociaż ja, to ja pamiętam było... kiedyś, kiedyś i... Przy takim dwudziestokilkostopniowym mrozie, 25 chyba stopni było, łowiłem bursztyn prawda? Jeszcze może było nie... Nie, no, nie złożnia, i tak, tak dalej, przyszło ta temperatura bardzo niska i gdzieś tam na piaskach upiorne to było, powiem już w tej temperaturze. To, co ktoś kiedyś powiedział, że wodery potrafią na plaży przymarznąć do do tego to, to działo się do, do, dokładnie. Prawda? Wyciągnięcie tych patyków z wody e, powodowało taką wyrzucenie na brzeg takiej bryły e, e, tych patyków. Trzeba było bardzo szybko błyszczyny co większe wybierać. Tak, bo one przemarzają natychmiast tam, do, tam, do, do piasku, tam. do wszystkiego. No, e, I wodery. E, ja, ja wtedy miałem biodrówki. E, na Biodrówki za zimno gdzieś mi woda weszła w to, to było upiorne. Na taki zmarznięty wtedy wróciłem. Ten dobór sprzętu właśnie do odpowiedniej pogody powinien być właściwy, czyli ty możesz o tym powiedzieć, tam na Usteckim Wybrzeżu używa się bardzo często zamiast woderów tak zwanych sucharów sucharów prawda czyli, czyli tych kombinowanych właściwie do nurkowania przeznaczonych głównie czyli to są tak zwane suche pianki ale to ze względu na to, że tam jest troszeczkę inne podejście do samego połowu, bo tak jak rozmawialiśmy dzisiaj na ten temat wcześniej Bursztyn ustecki ma to do siebie, że jest generalnie twardszy i ma trochę większy ciężar właściwy. Jest, tak. I, I tam bardzo często znaczy to, w, w, ta, bardzo często zdarza się, że te, ten bursztyn nie ma siły dojść do samego brzegu i trzeba wejść głęboko w morze, żeby złapać tą plamę i, i łapać ją w całości. W związku z tym też, jak przejdziemy do kaszorów. Chociaż możemy może już o tym teraz powiedzieć, to, to też te kaszory używane przez tych miejscowych, właśnie to w bramkach tak. są wielkości połowy bramki do hokeja yy, i tam ten proces jest bardzo gwałtowny, bo może się okazać, że tam moment, kiedy można łowić, trwa pół godziny do godziny i trzeba jak najszybciej wyjąć, zanim cała ta plama nie odpłynie po prostu gdzieś dalej od brzegu. I z tego powodu też oni właśnie używają tych, tych kombinezonów, tak zwanych sucharów, czyli tych suchych pianek. Bardzo często to, co miałem okazję zaobserwować, wchodzą tak głęboko, że fala ich przykrywa w całości. Ołowiane buty w z tym. To, to, to, co ty, ty Piotrze mówisz też, że, że zdarzają się ołowiane buty bądź ołowiane pasy i te proste yy, aparaty no. oddechowe. Natomiast absolutnie w ramach hobbystycznych mnie nie przyszłoby do głowy, żeby używać takiego sprzętu. Myślę, że żeby pozwolić sobie na tak głębokie wejście w morze, jednak wypadałoby mieć większe doświadczenie, czy z nurkowaniem, czy w ogóle z morzem. Nie, nie zaczynałbym od tego na pewno, żeby, żeby wchodzić do takiej głębokości, że cię fala przykrywa w całości. Tym bardziej, że prądy tam potrafią być już tak silne, że zdarzało się, że tak jak mi opowiadali tamci bursztynnicy, zdarzało się, że musieli pożegnać się z kaszorem, że prąd był tak silny od brzegu, że nie byli w stanie wyciągnąć, wyciągnąć kaszora i albo kolega ciągnął kolegę i ten kaszor, że tak powiem razem wyciągali we dwóch, albo niestety było kwestia, że tak powiem kaszor albo życie. Tak, tak, tak silnie ten prąd morski potrafił wyciągać kaszor w morze, że niestety trzeba było puścić kaszor razem z towarem w środku <tosłuch> i się ratować ucieczką. Niestety, to, to już jest taka granica, że tak powiem, gdzie trzeba ja zawsze mówię, że łowienie e, burszczyny, jest sportem ekstremalnym, prawda? Jest to sport ekstremalny z wielu powodów. Z wielu powodów, z wielu powodów i e, trzeba mieć tego świadomość. Jeszcze raz, nie jest to spacer w słoneczny dzień e, po brzegu morza. Burszynek, Burszynek, znalazłem go na plaży i cała e, romantyka bursztynowych serduszek. E, E, całusków i tak dalej znika, prawda? Mm. E, e, jest to ciężka robota. Tak, i sport dla twardych mm. mężczyzn O, razie. I twardych kobiet też. No, ale te kobiety zdarzają się <grym> znacznie rzadziej. Rzadzie, Właśnie rzadzie. dlatego, że to jest twardy sport. Tak, twardy okay. sport. E, m, następna rzecz, jeżeli mówimy o tych sprzętach gumowych, e, czy tam. I, i, który się używa do, do połowu jest ta metoda nurkowania, prawda? Gdzie no, normalnie jest sprzęt nurków jest używany i w ostatnich latach część zapaleńców przechodziła jakieś kursy takie dla nurków gdzie je stosowała co ze stroju nurka jest w takim codziennym użyciu co ja używam, prawda? Bardzo często używam do woderów bielizny nurków, nurków klasycznych. Jest to bielizna marynarki wojennej, bawełniana, używana przez nurków klasycznych. I ona faktycznie w jakich warunkach sprawdza się, która Dobrze w tych woderach funkcjonuje, z tej razy, że ona jest gruba, chłonie wilgoć i jest prążkowana, bym powiedział, i nie styka się całą powierzchnią we wnętrzu woderów, dając taki, jak gdyby oddech tam troszeczkę, czyli to po cenie nie jest takie intensywne, a zarazem tą wilgoć wchłania, trzymając zarazem, bawełniana e, trzyma temperaturę. Po... Właśnie, bo, widzisz, bo w górach to się mówi, że baweł, bawełna zabija. Tam się używa innych bielizn z tego powodu, że bawełna jest chłodna z natury, nie, nie tak jak wełna. Nie Ale tak może jak wełna, prawda? Może tak naprawdę skład tych bawełnianych bielizn nurkowych jest trochę inny. A może dlatego, że, że, że, że marynarka wojenna oszczędzała na całkiem bieliznie. No <grym> Załóżmy, za, żeby... że tak, na bieliznę nie na ludziach. No. Nie, nie, nie na ludziach i my, może tak. W każdym razie ta bielizna jest gdzieś z demobilu do, do kupienia, prawda? To nie znaczy, że używana, tylko ona gdzieś w tych sklepach... Z, z, z byłym wojskowym sprzętem jest do kupienia natomiast jeżeli już weszliśmy co pod te wodery pod to wkładać z mojej praktyki wynika, że najlepsza jest bielista narciarska. właśnie i to jest też bardzo ciekawe, bo ja jako piechur też muszę przyznać, że mocno eksperymentowałem w co się ubierać na plażę, bo ja mam trochę inne podejście, w woderach się chodzi, długie dystanse bardzo niewygodnie tak. To jest bardzo męczące, szczególnie właśnie jak ta guma od zimna zesztywnieje. Oczywiście, wszystko można wyćwiczyć. Tak? Są ludzie, co biegają różne biegi w górach po 70 km tak? I, i dają radę. Natomiast powiedzmy, że zacząć od tego jest dosyć ciężko. I ja wypraktykowałem, że najlepsze właściwie do takiego chodzenia po plaży, z łowieniem, jak już się coś znajdzie, jak już się trafi na jakąś plamę. Są spodnie do snowboardu, spodnie narciarskie, one idealnie chronią przed wiatrem, co jest bardzo istotne wbrew pozorom na plaży, a z drugiej strony nie do końca dopuszczają wilgoć. Taką, wiadomo, że... Bo jak ty będzie... używasz wojskowe L1 tak zwane, Bo, bo, prawda? bo ja mam z kolei także ja mam wszystko do łowienia, zorganizowane w ten sposób, że w takim plecaczku na ryby, który też jest nieprzemakalny, mam ze sobą. Będę rozpakowywał ten plecaczek później, to wszystko pokażę. I mam te, te OP1 czy L1, nie będą. też z mobilu, są tak naprawdę takie cienkie gumowe spodnie, które ważą niewiele. Można w takim plecaczku wziąć ze sobą i w momencie kiedy chcemy wejść do wody, to po prostu założyć. Na buty, na wszystko, na, na cały Na wszystko, tak, na ten moment, a potem zdjąć i iść dalej. Tak, to jest, a ponieważ plecak jest nieprzemakalny, to sami nie zmokniemy od tego, że te mokre spodnie w środku tam będą. Z woderami jest inaczej. Wodery boder tak nie przeniesiesz. Wodery yy, są ciężkie. Yy, nawet noszenie, ja mam taki worek marynarski, yy, yy, który noszę, prawda, bo nie zawsze się chce od razu za zakładać te wodery, z racji marszu i ten marsz jest autentycznie utrudniony w oderach. Człapie człowiek tak, takim no tak. kroczkiem, a czasami no, to są całe fragmenty, gdzie tego bursztynu w ogóle być nie może, czy nie ma i trzeba no to, no. to przejść po prostu. Parę kilometrów I tak. musisz iść dalej po ta, prostu. To bardzo charakterystyczne zakwasy się wytwarzają. <laughs> Zauważyłem, że w takich partiach nóg, których na ogół nie używam. Nie? To jednak Trzeba gdzieś tam ciągnąć te nogi w zupełnie inny sposób niż zwykle. Ja bardzo sobie chwalę właśnie takie podejście. Nawet zdarza mi się, że zapominam założyć w podnieceniu, tak jak dwukrotnie mi się w tym roku zdarzyło, że jak mi się zaświeciły bursztyny w wodzie, to mimo tego, że miałem wodery dosłownie 200 metrów, bo to było zaraz przy zejściu z plaży i wystarczyło się krok cofnąć, żeby przynieść i założyć te spodnie na siebie i już na suchą nogą wejść do wody no to niestety głowa była wolniejsza zdecydowanie od odruchów i dwukrotnie wylądowałem po pas w wodzie w zwykłych spodniach narciarskich, w zwykłych butach i już trzy godziny tak zostałem. Ty tak, to, tak no dużo wytrzymałeś, bo... prawda? No Ale to jest właśnie jakby to jest ta gorączka bursztynowa, o której A. mówiliśmy. To jest coś takiego, że, że jak już zobaczysz ten bursztyn w wodzie, jak on się świeci, jak go widzisz, i, I jak masz szansę go połowić, nie, nie, twierdzę, że wszyscy tak mają, ale ja tak akurat być może jeszcze mam. To za mało serca w ogóle można dostać no, to nie, w takich nie, momentach. Niektórzy dokładnie. Ja w zeszłym roku miałem taką historię, eee, na piaskach, eee, po silnym sztormie, eee, zeszłej zimy, eee, charakterystyczne te patyki z bruszynem przychodziły pod takim dywanem traw zabranych z urwanej wydłu i w tej trawie tak tam tam świeciły ale w ruchu fal przychodził taki moment i ruchu wody, że to się rozwarstwiało te trawy osobno na bursztynem z patykami, a te patyki gdzieś tam się poruszały przy dnie, prawda, to tak na, na pierwszej lewce tak, tak, tak, tak, taką plamę znalazłem. No to falowało, to nie powiem, że nie, nie, nie falowało, i falowało, i taki silny prąd w kierunku wschodnim odciągał ten, ten korzych jak w tych Woderach, ja je zakładałem na plaży w takim... Zadyszki dostałem, prawda? No, no właśnie, bo to jest coś takiego, że jak już zobaczysz, że, że jestem bursztyn... Jak zapaliłem ultrafiolet, prawda? I zobaczyłem dywan bursztynu na dnie. Nie były to grube bursztyny, ale dywan, prawda? Żółte dno. Żółte dno, prawda? Że tylko kaszorkiem... Yy, ładować i pchać to no do torby. No właśnie, a człowiek nie przygotowany Model gdzieś tu, tu coś, coś robić. Skręcać sprzęt. No nie, no i mi się w takich sytuacjach często zdarza, że ląduję w wodzie, wiesz, tak jak stoję, I, i dostałem normalnie takiego ym, stanu jakby przedzawałowego. Wyszedłem sobie na brzeg, postałem z 15 minut, z korzyścią zresztą tego, co się w wodzie działo, bo ta trawa dalej odpłynęła, ten bursztyn jeszcze tam gdzieś dogoniłem odpływający taki i go tam nie mało naciągnąłem, ale z tego podniecenia czułem, że to stanie zaraz zawału, prawda? To było taki na moment przed, przed zawałem, krótki to... oddech, prawda? I tego... Zresztą... Ty też gdzieś kiedyś się z też mieliśmy, ja poszedłem na wydmę siedzieć, prawda? No tak, bo to też wtedy sypało jak Też jakoś. sypało i, i też takie to podniecenie. Ta gorączka jest niebezpieczna, jest, prawda? Jest, jest. Dlatego no apelujemy jest. o zdrowy rozsądek, no, z tak. czym ja mam problem, <śmiech> Nie ukrywam, że mimo tego, że, że to już jest drugi rok, jak, jak Intensywnie łowisz. Ode... Ja, intensywnie łowię, to dalej mam problemy. No, zobaczę, zobaczę plamę, zobaczę bursztyn i łapię, łapię tą gorączkę. Teraz z drugiej strony jest jakby dodatkiem do tej całej frajdy. Myślę, że ci co chodzą po górach z kolei yy, oni z innego powodu, ale też łapią swoją gorączkę we wspinaniu się na szczyty, wszystko być może tak naprawdę chce co, co, co każdy pasuje. Z że... bursztynu nie ma, prawda? No, no chociaż są miejsca, o, gdzieś tam no. dolą, i tak, prawda? Nie ten tym występuje. Może no. tak, może są jakieś innego, może oni z innego powodu tam wchodzą, z innego powodu biegają, widoki są. W, no inne, nic nie widać, po góry cały widok zasłaniają się. Zasłaniają no. tak, no więc, więc być może. Ale staram się zrozumieć, że po prostu każdy ma tak. prawo. Mieć, mieć, jakiś, mieć jakąś swoją pasję. No ja akurat zdecydowanie, jak zobaczę plamę bursztynów w wodzie, to coś, coś się przekręca w głowie bardzo mocno, do tego stopnia, że mówię, nawet mnie nie boli, że jest 4 czy dwa stopnie na plusie czy dwa na minusie, a ja pomokry po mokry popas brodzę 3-4 godziny w tej wodzie. Już. <coughs> nie, nie, nie, nie przeszkadza mi to wtedy zupełnie. I co więcej, nie kończy się to, tak jak mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, nie kończy się to żadnymi chorobami. Być może nie przegiałem jeszcze tak poważnie, no, no, no, jedno, jedno, natomiast się zdarza to, przykład, prawda, przegięcie takie kompletne, prawda, I, a może to i wiek, prawda, ja już młody nie jestem, że, że ten... Podatny jest człowiek po prostu na jakieś przyjemności. Może tak, ale wiesz, z drugiej strony morscy się kąpią w zimnej wodzie. A gdzie oni się kąpią, to jest zanurzenie takie, to jest Kompanie morskie to jest, ta, to kompania, no tak, to jest takie. Yy, że na chwilę dojedą, wyjdą yy, yy, i się rozgrzeją. No, no jest to jest różnica. A siedzieć jak, jakby mors miał przesiedzieć 9 godzin w wodzie, czy naście, jak ty masz re ten rekord, ile 16 no, no, godzin. To, no 16, to wtedy I faktycznie to, no. też mokry popas. No wolałem stać w wodzie, bo w wodzie było plus cieplej, 2, a na zewnątrz minus 12, w wodzie było cieplej, zresztą, prawda. No. no nie jestem normalny, no ale no, ja o tym wiem, no. no. i teraz namów morsa, żeby tyle godzin gdzieś się kąpał, w tego, to, to, to niemożliwe, prawda? No tak. e, e, e, dla mnie e, e, e, morsowanie, przepraszam wszystkich morsujących, bo ich szanuję i tak dalej za zawziętość, organizacje i urok tego sportu, morskiego przede wszystkim. A co z morzem to, to dla mnie jest bardzo ważne, bliskie sercu. Ale mi to przypomina te botoksowe panienki, które z licznikami w, te, w telefonach prawda, biegają i rzekomo sportu zażywają. Prawda, to, w pewnym makijażu i tego. No coś, coś, coś jest w tym, prawda? Jest to... E, e... Ja też nigdy nie rozumiałem, słuchaj z drugiej strony na to patrząc, też nigdy nie rozumiałem, po co iść na siłowny. W tym sensie, że jakby jeszcze wysiłek, za który jeszcze mam płacić, nigdy mi się to nie zgrywało. Wolałem w jakiejś ...czy coś w pracy fizycznej zażyć, wiesz, i, i, w tej, i w ten sposób jakby nabrać formy, czy tam cokolwiek, nie? To, to, to to, ja też na to jest na inna sprawa. Bursztyn na pewno zastępuje siłownię. Na, no, pewno, na, pewno, na, pewno. na pewno. Dobra, ale odchodzimy od tematu. Odchodzimy od tematu, zaraz do tematu wracamy. Musimy zrobić krótką przerwę techniczną. I zapraszamy za moment. Kawałek dalej. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej... Dziękujemy w ogóle za te łapki, które już są. W Dziękujemy. Jeżeli Macie ochotę na więcej takich filmów, to subskrypcja, oczywiście też dziękujemy, jeżeli, jeżeli subskrypcja. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach, postaramy się odpowiedzieć na nie w postaci któregoś kolejnego filmu. Kontakty zarówno do Piotra bezpośrednio, jak i do mnie znajdziecie w opisie filmu. I to właściwie by było. Na tyle. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.